Witam Państwa. Kolejny wykład analizy matematycznej 2 i kolejne nowe pojęcie, z którym na tym wykładzie się spotykamy. Szeregi liczbowe. Czego możemy się spodziewać na tym wykładzie? Proszę Państwa, zaczniemy od definicji szeregu liczbowego. Powiemy, co to jest suma szeregu. Wprowadzimy pojęcie zbieżności, podamy bardzo proste przykłady, które będzie można policzyć bezpośrednio z definicji, ale także Pojawi się cała seria twierdzeń, które będą mówiły, kiedy dany szereg liczbowy jest zbieżny. Nie zawsze bowiem najważniejsze będzie skrupulatne policzenie wartości sumy szeregu. Czasem wystarczy nam informacja, czy szereg jest zbieżny, czy szereg jest rozbieżny. W pierwszej części wykładu będziemy mówić głównie o szeregach, które mają wszystkie wyrazy dodatnie albo wszystkie wyrazy ujemne. Natomiast druga część będzie związana już z szeregami, w których wyrazy będą dowolne. W szczególności będziemy mówili o szeregach naprzemiennych. Podamy kryterium Leibnica zbieżności szeregu naprzemiennego, ale także wprowadzimy pojęcie zbieżności bezwzględnej. Natomiast wykład zakończy się serią twierdzeń o własnościach dodawania dla nieskończonej ilości składników. Co to jest szereg? Przejdźmy do tej najważniejszej dzisiaj definicji. Otóż rozważamy ciąg mający nieskończenie wiele elementów, ciąg wyrazów rzeczywistych. I suma wszystkich wyrazów tego ciągu to jest właśnie szereg liczbowy. Będziemy mówili, że jest to szereg o wyrazach A1, A2, A3 i tak kiedy o szeregu AN powiemy, że jest szeregiem zbieżnym? Mieli Państwo, badamy ciąg sum częściowych ciągu AN. Ciąg SN. Zwykle przez N tą sumę częściową, przez n-ty wyraz tego ciągu rozumiemy sumę N pierwszych wyrazów ciągu AN. Ale oczywiście w zależności od tego, jak zdefiniowany jest ciąg AN, czy od jakiego składnika sumy zaczynamy to sumowanie, możemy definicję sn swobodnie modyfikować. No i przyglądamy się granicy ciągu sum częściowych. Jeżeli ta granica jest właściwa, to mówimy, że szereg jest zbieżny. Piszemy wtedy, że suma An-ów równa się tej granicy. Przy czym liczbę granica Sn nazywamy sumą szeregu An. Zwróćcie Państwo od razu uwagę na dwie małe subtelności, a mianowicie... Po pierwsze, sam szereg został zdefiniowany jako suma. A więc mówiąc suma szeregu, ktoś może pomyśleć, mamy tutaj taki pleonazm, suma sumy. Po co to zostało zrobione? Po to, żeby odróżnić samą konstrukcję sumy nieskończonej ilości składników od ewentualnej wartości liczbowej tej sumy. A po drugie, zauważmy, że zarówno szereg jak i jego suma Oznaczane są przy pomocy dokładnie tego samego napisu. No, wbrew pozorom, to najczęściej nie prowadzi do nieporozumień, dlatego że każdy od razu sobie myśli, że jeżeli suma AN pojawia się w jakimkolwiek kontekście arytmetycznym, mamy na myśli sumę szeregu, a nie szereg. No dobrze, a kiedy mówimy o rozbieżności szeregu? Najczęściej w literaturze definiuje się szereg rozbieżny jako taki szereg, który nie jest szeregiem zbieżnym. Zauważmy jednak, że rozbieżność może wynikać z dwóch różnych rzeczy. Po pierwsze, szereg może być rozbieżny z powodu nieistnienia granicy ciągu sum częściowych i wtedy mówimy o takiej zwykłej rozbieżności. Natomiast możliwa też jest sytuacja, że granica ciągu sum częściowych badanego ciągu istnieje, ale jest niewłaściwa i wtedy mówimy o rozbieżności szeregu do nieskończoności do nieskończoności dodatniej albo do nieskończoności ujemnej powiem więcej, pewnie skrótowo będziemy pisać suma od jednego do nieskończoności a n równa się odpowiednio plus albo minus nieskończoność ale znowu, ten napis będzie dotyczył sumy szeregu, a nie szeregu o szeregu powiemy, że jest rozbieżny do dodatniej czy do ujemnej nieskończoności. No cóż, mając takie podstawy teoretyczne możemy już przejść do pierwszych przykładów. Ten z pewnością wyda się Państwu znajomy. Wyznaczymy z definicji sumę szeregu po nach od 1 do nieskończoności 1 przez 2 do potęgi n -t. A więc... Pytamy o sumę nieskończonego ciągu geometrycznego o pierwszym wyrazie jedna, druga i takim samym ilorazie. Nie będziemy stosować wzoru na sumę nieskończonego ciągu geometrycznego, który tutaj wydawałby się taki najbardziej naturalny, ale proszę zwrócić uwagę na to, że przyglądamy się n-temu wyrazowi ciągu sum częściowych naszego szeregu. Stosujemy wzór na sumę skończonego ciągu geometrycznego. Oczywiście pamiętają Państwo ze szkoły średniej, że ten wzór można łatwo udowodnić indukcyjnie. Pamiętają też Państwo, że ten wykładnik n, który pojawia się w liczniku, związany jest z ilością sumowanych składników. Tutaj mamy dokładnie n składników sumy. Upraszczamy nasze wyrażenie, przechodzimy z n do nieskończoności, i dostajemy granicę równą 1. Powiemy oczywiście, że rozważany szereg jest szeregiem zbieżnym i jego suma wynosi 1. Jeśli popatrzymy na to samo zagadnienie odrobinkę ogólniej, będziemy rozważać sumę nieskończonego ciągu geometrycznego o pierwszym wyrazie a, który jest dowolną liczbą rzeczywistą i ilorazie q, co do modułu mniejszym od 1. To proszę zwrócić uwagę na to, że Właściwie postępując w ten sposób, my uzasadniamy w oparciu o wzór na sumę skończonego ciągu geometrycznego oraz w oparciu o definicję sumy szeregu liczbowego, uzasadniamy, jak wygląda wzór na sumę nieskończonego ciągu geometrycznego. A więc znowu przyglądamy się ciągowi sum częściowych naszego szeregu, bierzemy n wyraz tego ciągu. Stosujemy wzór na sumę skończonego ciągu geometrycznego. Z n przechodzimy do nieskończoności i oczywiście dzięki temu, że iloraz co do modułu jest mniejszy od 1 oraz wyrażenie a przez 1 minus q jest stałą, widzimy, że tak naprawdę rozważamy granicę różnicy 1 minus q do potęgi n tej, która wynosi 1, a więc ostatecznie dostajemy granicę równą a przez 1 minus q, która jest sumą naszego szeregu. Ale jeżeli ktoś zapyta nas o zbieżność szeregu geometrycznego, w którym iloraz co do modułu jest większy równy 1, no to sytuacja będzie już wyglądała inaczej. Proszę zwrócić uwagę na to, że zbieżność możemy uzyskać tylko wtedy, jeżeli będziemy dodawać do siebie same zera, Wtedy suma oczywiście jest 0. Powiemy, że szereg będzie zbieżny i jego suma będzie równa 0. Ale oczywiście to się dzieje tylko dla A równego 0. Natomiast jeżeli pierwszy wyraz naszego sumowanego ciągu będzie niezerowy, no to teraz w zależności od Q będziemy mogli uzyskać szereg rozbieżny do nieskończoności dodatniej, albo ujemnej, albo rozbieżnej. Zwróćcie uwagę na to, że jeżeli Q jest co najmniej równe 1, no to wtedy w zależności od znaku pierwszego wyrazu naszego ciągu suma szeregu jest dodatnią albo ujemną nieskończonością. Oczywiście w zależności od tego, czy iloraz Q jest równy 1, czy jest większy od 1, stosujemy odpowiednie wzory na sumę skończonej ilości n pierwszych składników przechodzimy z n do nieskończoności za każdym razem dostajemy odpowiednio dodatnią albo ujemną nieskończoność w zależności od znaku pierwszego wyrazu jeśli natomiast iloraz ciągu geometrycznego będzie nie większy niż minus 1 to również uzyskamy szereg rozbieżny ale tym razem ze względu na nieistnienie granicy ciągu sum częściowych. Słusznie podejrzewacie Państwo, że ten sposób wyznaczenia sumy szeregu liczbowego ma no skądinąd bardzo wygodny w sytuacji, gdy potrafimy sumować początkowe wyrazy szeregu, jednak nie będzie mógł być przez nas wykorzystany w dowolnej sytuacji. Dlaczego? Dlatego, że najczęściej nie będziemy dysponowali żadnym wzorem pozwalającym sumować początkowe wyrazy szeregu tak jak potrafiliśmy to zrobić na przykład dla szeregu geometrycznego. Natomiast jest jeszcze jedna sytuacja, w której łatwo będziemy mogli zastosować definicję do wyznaczenia sumy szeregu liczbowego. To ta sytuacja, w której wyraz szeregu da się przedstawić jako różnica wyrazu na przykład poprzedniego i następnego pewnego ciągu. Wtedy rozważane wyrażenie sn uprości się, no bo skróci się większość składników sumy. Dokładnie jak Państwo widzicie, tak jest w tym przykładzie. A więc jeżeli popatrzymy na kolejne wyrazy ciągu sum częściowych naszego szeregu, S1, a więc pierwszy wyraz, 1 odjąć 1 druga, S2, 1 odjąć 1 druga, dodać drugi wyraz ciągu sumowanego, 1 druga odjąć 1 trzecia, a więc 1 odjąć 1 trzecia i tak dalej. S3 to już jest 1 odjąć 1 czwarta i nikt nie będzie zdziwiony, że SN 1 odjąć 1 N plus pierwsza. Oczywiście z N -em przechodzimy do nieskończoności i granica tego wyrażenia jest równa 1. A więc bardzo łatwo jesteśmy w stanie pokazać, że nasz szereg jest szeregiem zbieżnym, a jego suma wynosi dokładnie 1. Natomiast zwróćcie Państwo uwagę, że nie zawsze będziemy mogli przedstawić n wyraz sumowanego ciągu w postaci odpowiedniej różnicy. Wystarczy lekko zmodyfikować ten przykład. Zamiast czynnika n plus 1 w mianowniku napisać po prostu n. No, zwróćcie uwagę na to, że ja oczywiście mogę w pewien sposób oszacować, wyrazy sumowanego ciągu. Ja mogę napisać, że 1 przez n do kwadratu to jest mniej niż 1 przez n-1 minus razy n, co oczywiście pozwala wykorzystać ten wzór, który stosowaliśmy w poprzednim przykładzie. Ale wtedy wyrażenie sn jest zaledwie ograniczone z góry, no w tym wypadku przez dwójkę. Niemniej przypomnijcie sobie Państwo, Twierdzenie o ciągu monotonicznym i ograniczonym. Tutaj mamy do czynienia z samymi dodatnimi wyrazami szeregu, a więc ciąg sum częściowych jest ciągiem rosnącym, a z drugiej strony ograniczonym z góry przez dwójkę. Zatem jest to ciąg zbieżny. On ma granicę, chociaż chwilowo jeszcze nie wiemy, jaką. Natomiast, Oczywiście, jeżeli sumę szeregu, tą granicę, którą jeszcze będziemy poszukiwać, oznaczymy sobie przez małe s, no to każdy widzi, że to małe s jest jakąś wartością z przedziału od 1 do 2, a pewnie nie trzeba dużej fatygi, żeby zobaczyć, że to jest pewna wartość z przedziału od 5 czwartych do 7 czwartych. Tak, Wystarczy wziąć ograniczenie z dołu poprzez, wyraz S2, a z góry dwójkę zastąpimy ułamkiem 7 czwartych, jeżeli ta 1 czwarta, która tutaj jest drugim składnikiem sumy Sn, nie zostanie zamieniona na 1 minus 1 drugą, czyli na 1 drugą, a pozostanie po prostu taka jaka jest. Proszę Państwa, problem wyznaczenia sumy tego szeregu to już jest bardzo poważna rzecz. To jest tak zwany problem bazylejski. O nim będziemy mówili na kolejnym wykładzie. Proszę się uzbroić w cierpliwość. Pokażę Państwu, jak tego typu sumę się wyznacza. Natomiast my w tej chwili popatrzmy na kolejny przykład. Przykład ze specjalną nazwą. Szereg harmoniczny. Suma ułamków typu 1 nta. Państwo, to jest jeden z ważniejszych szeregów który na tym wykładzie się pojawia. Jego suma częściowa, 1 plus 1 druga plus i tak dalej, aż do jednej n-tej. Pokażemy, że ten szereg jest rozbieżny do nieskończoności. Jak to zrobić? Wystarczy rozważyć ciąg S z indeksem 2n. No cóż, wziąć dwa razy więcej składników sumy. Jeżeli Państwo przyjrzą się różnicy pomiędzy S2n i Sn, no to oczywiście zauważą Państwo, że jest to suma n składnikowa, gdzie wyrazem najmniejszym jest ten ostatni składnik sumy. A zatem nikt nie będzie zdziwiony, jak powiem, że oczywiście różnica S2n odjąć Sn będzie dla nów większych od 1 większa niż n najmniejszych składników sumy, a więc jedna druga. I jakie są konsekwencje tego faktu? Zauważcie Państwo, że gdyby szereg harmoniczny był szeregiem zbieżnym, to wtedy z jednej strony ciąg SN ma granicę skończoną, ale pamiętamy, że każdy podciąg ciągu skończonego zbiega do tej samej granicy. W związku z tym ciąg S2N miałby tę samą granicę. A zatem różnica S2n odjąć Sn dążyłaby do zera. Tymczasem ta różnica jest zawsze większa od jednej drugiej. Co to oznacza? No to oznacza, że szereg jest rozbieżny. O jakim typie rozbieżności mówię? Oczywiście wszystkie wyrazy naszego szeregu są dodatnie, a zatem jest to rozbieżność do nieskończoności. Na zakończenie tej serii przykładów proponuję Państwu jeszcze jeden bardzo ważny szereg. Ciąg o wyrazach minus 1 do potęgi n tej i dodajemy te wyrazy od n równego 1 do nieskończoności. Szanowni Państwo, mamy do czynienia z szeregiem rozbieżnym i łatwo można to zobaczyć przyglądając się poszczególnym wyrazom ciągu sum częściowych naszego szeregu. Oczywiście, ponieważ sumujemy od n równego 1, w związku z tym Pierwszy wyraz szeregu jest równy minus 1, takie jest też S1, a później cyklicznie już dostajemy 0, minus 1, 0, minus 1. Także łatwo zobaczyć, że z naszego ciągu sum częściowych szeregu można wybrać podciągi zbieżne do różnych granic. No wystarczy wziąć podciąg złożony z wyrazów o indeksach nieparzystych, to jest podciąg stały, stale równy minus 1, albo podciąg złożony z wyrazów o indeksach parzystych, to jest ciąg stały, stale równy 0. A zatem nie istnieje granica ciągu sum częściowych naszego szeregu, a więc badany szereg jest szeregiem rozbieżnym. Łatwo zauważyć, że jeżeli szereg jest zbieżny, to granica sumowanego ciągu wynosi 0. Zbieżność do zera sumowanego ciągu jest zatem konsekwencją, jest warunkiem koniecznym zbieżności szeregu. Myślę, że te osoby, które pamiętają w jaki sposób na poprzednim wykładzie zdefiniowaliśmy warunek konieczny zbieżności całki niewłaściwej pierwszego rodzaju, te osoby pewnie uśmiechają się teraz w duchu, myśląc sobie, że no przynajmniej dla szeregu warunek konieczny zbieżności można zdefiniować w zdecydowanie prostszy sposób. No ale proszę pamiętać o tym, że warunek konieczny zbieżności szeregu nie jest jednocześnie warunkiem wystarczającym. Dlaczego? Jeśli wyrazy sumowanego ciągu nie dążą do zera odpowiednio szybko, może się tak zdarzyć, że szereg będzie rozbieżny do nieskończoności. Do nieskończoności dodatniej albo do nieskończoności ujemnej. Tutaj dobrym przykładem jest szereg harmoniczny, dla którego oczywiście jest spełniony warunek konieczny zbieżności, ale szereg ten jest rozbieżny do nieskończoności. No cóż, myślę, że jakby się Państwo skupili, moglibyście dość łatwo sami wymyślić, jak wygląda dowód tego twierdzenia. Proszę pomyśleć sobie tak. Jeżeli rozważamy szereg zbieżny, to istnieje taka liczba, która jest sumą tego szeregu. No i ta liczba oczywiście jest granicą ciągu sum częściowych szeregu. n wyraz tego ciągu, Sn, zdefiniowany jako suma od 1 aż do n, może być równie dobrze zdefiniowany jako suma wyrazu poprzedniego tego ciągu, a zatem Sn-1, do którego dodamy kolejny wyraz ciągu an, a zatem Sn-1 plus an. Proszę zwrócić uwagę teraz na to, że jeżeli z tego warunku wyliczymy wartość n-tego wyrazu sumowanego ciągu, to granica tego n-tego wyrazu będzie granicą różnicy dwóch ciągów, które mają identyczną granicę. A zatem nikt się nie dziwi, że granica ta wynosi 0. Warunek konieczny zbieżności szeregu daje się czasem wykorzystać w problemie zbadania zbieżności danego szeregu a właściwie do pokazania rozbieżności tego szeregu. Rozważmy przykład sumy od dwójki do nieskończoności wyrażenia n przez logarytm z n. -a. Oczywiście wszystkie wyrazy tego szeregu są dodatnie, a zatem istnieje granica ciągu sum częściowych. Pytanie tylko takie, czy ona jest skończona, czy ona jest nieskończona. Mili Państwo, myślę, że każdy już widzi, że Gdyby ten szereg był zbieżny, to granica n przez logarytm z n musiałaby być równa 0. Tymczasem, jeżeli będziemy rozważać tę granicę, każdy zauważy, że mamy do czynienia z wyrażeniem typu nieskończoność przez nieskończoność. No i oczywiście większości z nas pewnie przychodzi do głowy pomysł, żeby zastosować regułę de l'Hopitala. Pamiętajmy jednak, że regułę de l'Hopitala możemy stosować wtedy, gdy... I w liczniku, i w mianowniku mam funkcję różniczkowalną, a zatem co najmniej ciągłą. Także chyba tutaj rozsądnie byłoby z argumentu naturalnego przejść na argument rzeczywisty x i rozważać granicę przy x dążącym do nieskończoności x przez logarytm z x. Ta granica istnieje. I teraz, jeżeli Państwo przyjrzą się definicji hajnego granicy funkcji w punkcie, no to oczywiście ta granica argumentu rzeczywistego w szczególności jest równa granicy wyjściowej dla argumentu naturalnego. No dobrze, stosujemy regułę de Mamy granicę wyrażenia 1 przez pochodna z logarytmu, czyli 1 przez jego argument. Czyli liczymy w nieskończoności granicę z x. Rzecz jasna, nie ma sensu wracać do argumentu naturalnego. Granica wynosi nieskończoność. Co to oznacza? to oznacza, że nie jest spełniony warunek konieczny zbieżności szeregu. A zatem nasz szereg jest rozbieżny, ponieważ wszystkie jego wyrazy są dodatnie w związku z tym jest rozbieżny do nieskończoności. Trochę inaczej będzie w tej sytuacji. n wyraz sumowanego ciągu jest w postaci minus 1 do potęgi n tej n kwadrat podzielone przez n kwadrat plus 1. Proszę Państwa, tutaj wystarczy przyjrzeć się ciągowi AN. Ciąg AN nie posiada granicy. Oczywiście łatwo można wybrać dwa podciągi zbieżne do różnych granic. Wystarczy wziąć podciąg złożony z wyrazów o indeksach parzystych i podciąg złożony z wyrazów o indeksach nieparzystych. Jeden z nich będzie ciągiem o wyrazach ujemnych, a drugi o wyrazach dodatnich. Granice odpowiednio minus 1 i 1. Także nie istnieje granica AN A, N nie jest spełniony warunek konieczny zbieżności szeregu, a zatem nie mamy do czynienia ze zbieżnością. Szereg jest rozbieżny. Natomiast oczywiście powinniśmy zadać sobie pytanie jakiego typu jest to rozbieżność. I tutaj Wystarczy przyjrzeć się ciągowi BN wartości bezwzględnych wyrazów szeregu AN. Proszę zwrócić uwagę na to, że ciąg BN jest ciągiem rosnącym, a zatem granica ciągu SN nie istnieje. Oczywiście każdy kolejny wyraz ciągu SN jest większy co do modułu, ale co drugi wyraz jest dodatni, a co drugi ujemny. Zatem rzeczywiście granica ciągu sum częściowych naszego szeregu nie istnieje, a zatem nasz szereg jest rozbieżny w sensie nieistnienia granicy ciągu sum częściowych. Szanowni Państwo, okazuje się, że w bardzo wielu problemach technicznych, które będziecie Państwo rozważać na przedmiotach kierunkowych, właśnie opierając się na pojęciu szeregu liczbowego, ważniejsze będzie samo uzasadnienie zbieżności danego szeregu, niż precyzyjne wyznaczenie jego sumy. Dlatego w tej części wykładu chciałbym Państwu zaprezentować kilka twierdzeń, które pozwolą nam w bezbolesny sposób rozstrzygać zbieżność szeregów. Rozpoczniemy od tak tzw. kryterium całkowego, w którym zbieżność szeregu uzależnimy od zbieżności odpowiedniej całki niewłaściwej. Potem pojawią się różne kryteria porównawcze, Tutaj zbieżność szeregu uzależnimy od zbieżności innego szeregu. No i w końcu dojdziemy do kryterium D'Alemberta czy do kryteriów Cauchy'ego, w których na podstawie samej definicji ogólnego wyrazu sumowanego ciągu będziemy w stanie odpowiedzieć na pytanie, czy badany szereg jest zbieżny, czy jest rozbieżny do nieskończoności. I oczywiście ja z jednej strony bardzo bym chciał, żeby Państwo poznali różne kryteria zbieżności szeregów, ale tak naprawdę dla nas ważniejsza jest trochę inna kwestia. Otóż o ile na liście zadań będą Państwo mieli zadania, w których autorzy poproszą Was o rozstrzygnięcie zbieżności szeregu na podstawie konkretnego kryterium zbieżności tego szeregu, o tyle w życiu codziennym rozstrzygając dany problem na przedmiocie kierunkowym. Nikt Państwu nie podpowie, z jakiego kryterium należy korzystać. I wtedy pewne doświadczenie, zrobienie dużej ilości przykładów dotyczących właśnie kryteriów zbieżności pozwoli Państwu na podjęcie właściwej decyzji, z którego kryterium należy skorzystać. Rozpocznijmy od takiego bardzo prostego przykładu. Od przykładu, od którego rozpoczęliśmy nasz poprzedni wykład. Funkcja homograficzna, funkcja y równa się 1 przez x. No i oczywiście pamiętacie Państwo, że pole zacieniowanego na niebieski kolor obszaru jest nieskończone. Natomiast oczywiście nie trzeba tutaj dużej spostrzegawczości, żeby zauważyć, że suma szeregu harmonicznego jest nie mniejsza niż wartość tej całki. Oczywiście rozważamy funkcję schodkową, funkcję stale równą największej wartości funkcji na danym przedziale od jednej do drugiej liczby całkowitej. Proszę Państwa, zwróćcie uwagę jeszcze na jedną rzecz. Pojawiła się nierówność pomiędzy całką niewłaściwą a napisem suma od jednego do nieskończoności 1 przez n. Proszę Państwa, pojawiła się nierówność pomiędzy Liczbą a liczbą pojawiła się nierówność pomiędzy wartością granicy, która definiowała tak naprawdę całkę niewłaściwą, a sumą szeregu po prawej stronie. No dobrze, ale oczywiście mogą Państwo łatwo zauważyć, że wartość sumy szeregu jest również od góry ograniczona przez wartość Rozważanej tutaj całki. Oczywiście teraz biorę funkcję schodkową stale równą danej wartości, jedna druga, jedna trzecia, jedna czwarta, na odpowiednich przedziałach o końcach w punktach naturalnych. Tutaj definiujemy wartość funkcji jako najmniejszą wartość funkcji na danym przedziale. Proszę zwrócić uwagę na to, że już. Poprzedni napis całka od jednego do nieskończoności nie przekracza sumy szeregu harmonicznego pozwala nam wywnioskować na podstawie rozbieżności do nieskończoności tej całki, że szereg harmoniczny ma sumę nieskończoną. Teraz szacujemy wartości szeregu z drugiej strony, a tak naprawdę jak Państwo zauważyli, że szacujemy od dwóch do nieskończoności szereg, ja równie dobrze mogę do wartości po lewej stronie dodać jedynkę, co graficznie będzie oznaczało dodanie pola kwadratu boku 1 i ze względu na to, że po obu stronach nierówności mam tak naprawdę nieskończoność, ta nierówność pozostanie prawdziwa. A zatem zwróćcie uwagę na to, że wartość całki została z lewej i z prawej strony ograniczona przez wartości sum odpowiednich szeregów. To będzie oczywiście prawdą, jeżeli zamiast rozważanej funkcji napiszę jakąkolwiek funkcję malejącą, zdefiniowaną na przedziale od jednego do nieskończoności o wartościach dodatnich. A zatem całka od jednego do nieskończoności z f jest z jednej strony nie mniejsza niż całka od dwóch do nieskończoności z f od n. Teraz są to pewne wartości funkcji zmiennej naturalnej, a więc dodajemy wyrazy ciągu. A z drugiej strony ta całka nie przekroczy sumy szeregu od jednego do nieskończoności f od n. Mili Państwo, a z drugiej strony popatrzcie na zbieżność szeregu nie wpływa wartość nawet dużej ilości skończenie wielu początkowych wyrazów tego szeregu. Zbieżność szeregu zależy od zbieżności, powiedzmy, reszty tego szeregu, czyli tej całej reszty, która pozostanie po odrzuceniu choćby dużej ilości n początkowych wyrazów sumowanego ciągu. Ale rozumując dokładnie tak samo jak na tym przykładzie dla funkcji homograficznej, mogą Państwo łatwo zauważyć, że reszta szeregu dla funkcji f będzie z jednej strony ograniczona przez wartość całki od n plus 1 do nieskończoności z funkcji f, a z drugiej strony przez wartość całki niewłaściwej od n do nieskończoności z tej funkcji. Oczywiście te nierówności prawdziwe są dla każdej wartości n, więc w szczególności mogą Państwo za n Podstawić jedynkę i będziecie mieli odpowiedni wzorek, bardzo podobny do tego, który jest napisany linijkę wyżej, tylko zmieniamy kolejność sumy i całki. A zatem pokazaliśmy tutaj właściwie, że zbieżność szeregu jest nierozerwalnie związana ze zbieżnością odpowiedniej całki niewłaściwej pierwszego rodzaju. Zatem dla danego szeregu rozważamy odpowiadającą mu całkę niewłaściwą pierwszego rodzaju. I jeżeli, teraz już odrobinkę ogólniej to powiem, funkcja będzie określona na przedziale od k do nieskończoności, gdzie k jest pewną liczbą naturalną, ewentualnie zerem. I będzie osiągała wartości nieujemne, a dodatkowo funkcja ta będzie funkcją malejącą, a przynajmniej nierosnącą, to suma od n równego k do nieskończoności f od n będzie skończona wtedy i tylko wtedy, gdy zbieżna będzie całka od k do nieskończoności z funkcji f od x. Ze zbieżności odpowiedniego szeregu wynika zbieżność całki, a ze zbieżności całki wynika zbieżność szeregu. No cóż, dopowiem tylko, że napisałem tutaj funkcję f, która ma być określona na przedziale od k do nieskończoności, a wartości ma przyjmować nieujemne. Zauważcie, że jeżeli założę, że funkcja jest malejąca albo nierosnąca, to osiągnięcie przez funkcję f w pewnym punkcie wartości 0 oznacza, że od tego punktu funkcja już będzie miała wartości stałe, a zatem tak naprawdę suma napisana po lewej stronie będzie wtedy sumą skończoną, a całka niewłaściwa napisana po prawej stronie będzie zwykłą całką oznaczoną. Dlatego myślmy tutaj raczej o funkcjach dodatnio określonych. Oczywiście, jeżeli powiemy, że funkcja ma wartości ujemne i jest rosnąca, no to będzie zachodziło analogiczne twierdzenie. Pierwszy przykład. Mamy zbadać zbieżność szeregu właśnie w oparciu o kryterium całkowe. Proszę Państwa, oczywiście każdy widzi rozważana funkcja 1 przez 3x plus 1 ze względu na to, że mianownik jest funkcją rosnącą, jest funkcją malejącą. Co więcej, wartości ma oczywiście dodatnie, więc możemy spróbować zastosować to twierdzenie, no i liczę wartość całki niewłaściwej pierwszego rodzaju od 1 do nieskończoności z 1 przez 3x plus 1. Stosuję definicję i oczywiście każdy z Państwa zauważa, że w liczniku jest pochodna mianownika. Ja tutaj specjalnie przemnożyłem przez 3 wartość funkcji, ale też podzieliłem całą granicę z całki oznaczonej przez 3 po to, żeby Państwo od razu odpowiedzieli na pytanie, jaka jest pierwotna tej funkcji. Absolutnie nie robimy tutaj żadnego podstawienia. W liczniku jest pochodna mianownika, a więc pierwotna funkcji podcałkowej to jest logarytm z tego mianownika, nawet nie z modułu, dlatego że wszystkie wartości są tutaj dodatnie. No i oczywiście liczymy wartość całki oznaczonej, a więc ten logarytm argumentu 3x plus 1. Mamy wziąć w granicach od 1 do t, policzyć granicę i podzielić ją przez 3. Oczywiście logarytm w nieskończoności ucieka do nieskończoności, a więc mamy do czynienia z granicą niewłaściwą, równą nieskończoność. A jeśli tak, to na podstawie kryterium całkowego powiemy że szereg jest rozbieżny do nieskończoności. Podobnie sytuacja wygląda dla tego typu przykładu. Zwróćcie uwagę na to, że znowu mamy do czynienia z funkcją podcałkową malejącą, z funkcją, która przyjmuje dodatnie wartości na półprostej od jednego do nieskończoności, a więc zbieżność szeregu jest związana ze zbieżnością tej całki niewłaściwej. Po pierwsze stosujemy definicję, jeżeli Państwo nie pamiętacie wróćcie do poprzedniego wykładu, na którym precyzyjnie opowiadałem Państwu w jaki sposób liczyć całki niewłaściwe pierwszego i drugiego rodzaju. Tutaj całka pierwszego rodzaju, a więc pamiętamy oczywiście, że symbol nieskończoności, który pojawia się w górnej granicy całkowania świadczy o tym, że to nie jest zwykła całka oznaczona. Mamy do czynienia raczej z symbolicznym napisem, który oznacza granicę pewnej całki oznaczonej. Granicę funkcji, której argument jest górną granicą całkowania w całce oznaczonej. Proszę Państwa, przykład bardzo podobny do poprzedniego, ale tym razem chciałbym zwrócić Państwu uwagę na to, że w momencie, kiedy już przeszliśmy na zwykłą całkę oznaczoną. Możemy dokonywać pewnych podstawień. Tutaj, jeżeli mianownik to jest 4 x plus 9, oczywiście każdy chciałby, żeby ta dziewiątka znikła i zamieniła się na jedynkę. No to za starą zmienną x musimy podstawić nową zmienną przemnożoną przez odpowiedni współczynnik, przez 3 żeby po podniesieniu do kwadratu dostać właśnie tą dziewiątkę, ale też dzielimy tą trójkę przez 2, Po co? Żeby zniknęła ta czwórka. No i oczywiście po tym podstawieniu mamy w zmienionych granicach całkę z funkcji 1 przez nowa zmienna do kwadratu plus 1 z odpowiednimi współczynnikami. Proszę pamiętać o tym, że nowa zmienna powstaje ze starej zmiennej x poprzez przemnożenie jej przez 2 trzecie, a więc nie dziwimy się, że całkowanie następuje tutaj od 2 trzecich do 2 trzecich t. Teraz już oczywiście bardzo łatwo znajdujemy pierwotną funkcję podcałkowej, arkus tangens, nowej zmiennej w granicach od 2 trzecich do 2 trzecich t. Przechodzimy z t do nieskończoności. Także zauważcie Państwo, całka jest zbieżna, a zatem ze zbieżności całki wynika rzeczywiście zbieżność szeregu. I jeszcze jeden, jakby się wydawało, bardzo podobny przykład, tylko proszę zwrócić uwagę na to, że nie zawsze na pierwszy rzut oka jesteśmy w stanie od razu zdecydować, czy można stosować kryterium całkowe. Funkcja podcałkowa arkus tangens x przez x kwadrat plus 1. O, na rysunku, jakby ktoś z Państwa na przykład zachęcił Wolfram alfa, żeby wykonał dla Państwa tego typu rysunek. Łatwo się będzie można zorientować, że mamy do czynienia z funkcją, która będzie spełniała nasze wymagania. A więc na danym przedziale będzie funkcją malejącą, a do tego wszystkiego będzie dodatnio określona. Ale oczywiście, jeżeli chcemy to zrobić na piechotę, też możemy to zrobić. Możemy policzyć pochodną, zobaczyć, że pochodna będzie mniejsza od zera wtedy i tylko wtedy, gdy x arkusów tangensów x będzie większe od jednej drugiej. No i prawdę mówiąc, w tym momencie chyba dobrze by było rozważyć funkcję g, która jest zdefiniowana jako x razy arkus tangens x. I powiedzieć tak, jest to funkcja ściśle rosnąca na przedziale od 1 do nieskończoności, no bo jest iloczynem dwóch funkcji ściśle rosnących. A do tego wszystkiego w jedynce ta funkcja przyjmuje wartość pi czwartych, a więc więcej niż jedna druga. Zatem dla każdego x większego równego 1 funkcja g rzeczywiście będzie większa od jednej drugiej, czyli Pochodna funkcji f będzie mniejsza od zera, czyli mamy do czynienia z funkcją malejącą na przedziale od jednego do nieskończoności. Funkcja f jest funkcją malejącą. No dobrze, pora przejść do całki. Całka od jednego do nieskończoności, funkcja podcałkowa arkus tangens x przez x kwadrat plus 1. Obliczenie tej całki oczywiście zaczynamy od zastosowania definicji całki niewłaściwej pierwszego rodzaju. A więc piszemy granicę przy t dążącym do nieskończoności całki oznaczonej od 1 do t. No i teraz mając już zwykłą całkę oznaczoną możemy zrobić podstawienie. Za arkusa tangensa podstawiamy nową zmienną. W ten sposób uzyskamy granicę całki oznaczonej w granicach, uwaga, uwaga, od arkusa tangensa jedności, czyli od pi czwartych do arkusa tangensa dużego t z funkcji s. Pierwotna tej funkcji to oczywiście jedna droga s do kwadratu wzięta w odpowiednich granicach. Przechodzimy z t do nieskończoności. Jeżeli argument dąży do nieskończoności, arkus tangens, pamiętacie Państwo, dąży do pi przez 2, a zatem w konsekwencji dostajemy Granicę skończoną. Badana całka jest zatem całką zbieżną. No i jeśli pamiętamy jeszcze kryterium całkowe, kryterium całkowe pozwala nam wyciągnąć wniosek o zbieżności szeregu, tego szeregu, od którego zaczynaliśmy naszą zabawę. Proszę oczywiście nie myśleć sobie, że suma szeregu jest równa wartości całki. Absolutnie nie ale również jest ona skończona. Sumy nie znamy. Cóż Państwa, i na zakończenie tej serii przykładów absolutnie genialny, piękny przykład pochodzący ze skryptu Mariana Gewerta i Zbigniewa Skoczylasa Analiza matematyczna 2. Przykład w moim odczuciu przepiękny. Taki przykład nadający się chyba tylko na egzamin poprawkowy. Mili Państwo, Pół biedy, jak ktoś powie nam, w jaki sposób mielibyśmy badać zbieżność tego szeregu. Jeżeli nie będziemy mieli takiej podpowiedzi, no to ja się wcale nie dziwię, że ktoś z Państwa może zacząć się zastanawiać, czy to w ogóle jest problem do rozstrzygnięcia. Szereg zbieżny czy rozbieżny do nieskończoności? No tyle oczywiście wiemy. Wiemy, że nie ma możliwości, żeby szereg był rozbieżny ze względu na Nieistnienie granicy ciągów sum częściowych, dlatego że dla każdego n będziemy mieli dodatnie wyrazy szeregu. Ale oczywiście jeżeli rozmawiamy o tym szeregu w kontekście kryterium całkowego, każdy już podejrzewa, że mamy policzyć całkę od 3 do nieskończoności z funkcji 1 przez x logarytmów x razy logarytm iterowany z x. Logarytm nałożony na logarytm, tutaj nie ma pomyłki, tutaj jest logarytm argumentu logarytm z x. Oczywiście stosujemy definicję całki niewłaściwej, a teraz jak przyjrzymy się funkcji podcałkowej, to już każdy dostrzega, że do funkcji 1 przez logarytm iterowany domnożona została pochodna tego logarytmu iterowanego. A więc nie ma wątpliwości, że całkę znowu policzymy przez podstawienie, tylko tym razem za logarytm iterowany podstawimy nową zmienną. No i w konsekwencji dostaniemy granicę całki oznaczonej, rzecz jasna w zmienionych granicach, od logarytmu iterowanego z 3 do logarytmu iterowanego z t. Funkcja podcałkowa 1 przez s Oczywiście pierwotna logarytm naturalny z mianownika. Mianownik tutaj zawsze będzie dodatni, więc nawet moduł nie pisze. No i w konsekwencji dostaniemy granicę różnicy dwóch logarytmów iterowanych, ale trójkrotnie. I oczywiście t dąży do nieskończoności, logarytm z t dąży do nieskończoności. Każdy kolejny logarytm iterowany będzie dążył do nieskończoności. A więc mamy do czynienia z szeregiem rozbieżnym do nieskończoności, a wiemy to na podstawie rozbieżności policzonej właśnie całki. Myślę, że to już najwyższy czas, abyśmy porozmawiali o czymś nowym. Kolejna grupa twierdzeń to kryteria porównawcze. Szanowni Państwo, zacznijmy od czegoś oczywistego. Jeżeli dla każdego n -a wyrazy ciągu an nie przekraczają wyrazów ciągu bn. To suma wszystkich wyrazów ciągu an nie przekroczy sumy wszystkich wyrazów ciągu bn. Oczywiście, jeżeli tutaj napisałem nierówność zachodzącą dla sum szeregów, powinienem założyć, że istnieją granice ciągów sum częściowych obu szeregów. Zwróćcie także uwagę na to, że jeżeli nierówność pomiędzy wyrazami obu ciągów będzie zachodziła dopiero od pewnego miejsca, od jakiejś ustalonej, naturalnej liczby n0, no to sumowanie też powinienem zacząć od n0. I pewnie jeśli przyjrzycie się Państwo uzasadnieniu tego faktu, to wyda się on Państwu taki bardzo naturalny, żeby nie powiedzieć znajomy. Dlatego, że w istocie jest to Twierdzenie o dwóch ciągach wyrażone dla ciągów sum częściowych obu szeregów. Zwróćcie uwagę na to, że z nierówności dla wyrazów ciągów wyciągamy wniosek o nierówności dla sum częściowych obu ciągów, czy jak ktoś woli, obu szeregów, a teraz stosujemy twierdzenie o dwóch ciągach zachodzące właśnie dla tych wyrazów SN z indeksem A i SN z indeksem B, które wyrażają sumy częściowe obu tych ciągów. Mili Państwo, twierdzenie o porównywaniu szeregów zwykle wypowiada się trochę w innej postaci. My napiszemy to w formie wniosków. Jeżeli wyrazy ciągu AN nie przekraczają wyrazów ciągu BN i oba szeregi mają wyrazy nieujemne, no to wtedy ze zbieżności szeregu BN wynika zbieżność szeregu AN. Ale zwróćcie uwagę na to, że tutaj potrzeba odrobinkę ostrożności, dlatego że nie zawsze jest tak, że wyrazy ciągów są nieujemne czasem mamy do czynienia z wyrazami ujemnymi, no a wtedy ze zbieżności szeregu AN będzie wynikała zbieżność szeregu BN. No i podobnie, jeżeli szereg AN jest rozbieżny do nieskończoności, a suma szeregu BN nie może być mniejsza, no to szereg BN też jest rozbieżny do nieskończoności. Podobnie, jeżeli szereg BN jest rozbieżny do minus nieskończoności, szereg AN też musi być rozbieżny do minus nieskończoności. Mili Państwo, jeszcze dwa słowa, dlaczego ja akurat w tej postaci podaję Państwu kryterium porównawcze zbieżności szeregów. Dlatego, że w momencie, kiedy będziemy stosować to kryterium, Najbardziej naturalne wydaje mi się napisanie nierówności dla wyrazów ciągów i wyciągnięcie wniosku o zajściu analogicznej nierówności dla sum szeregów. Natomiast jeżeli pogrzebią Państwo w literaturze, to z pewnością znajdą Państwo również takie odrobinkę ogólniejsze sformułowanie kryterium porównawczego. Przy założeniu, że wyrazy ciągów AN i BN są dodatnie, i przy spełnieniu nierówności, AN jest mniejsze równe niż iloczyn BN przemnożony przez pewną dodatnią stałą, przy tych założeniach również zachodzi teza kryterium porównawczego. Ale możemy także natknąć się, na wersję, powiedziałbym, ilorazową kryterium porównawczego. A mianowicie, znowu, przy założeniu, że oba szeregi, które rozważamy, mają wyrazy dodatnie, jeżeli iloraz wyrazu następnego przez poprzedni szeregu AN nie przekroczy ilorazu wyrazu następnego przez poprzedni szeregu BN, to też zachodzi te za kryterium porównawczego. Myślę, że łatwo mogą Państwo uzasadnić, że to kryterium ma rację bytu. Proszę zwrócić uwagę na to, że jeżeli nierówność an plus 1 przez an jest mniejsza równa niż bn plus 1 przez bn zachodzi od pewnego miejsca, No umówmy się dla uproszczenia samego dowodu, że zachodzi dla każdego n od n0 równego 1, i przemnożymy wszystkie nierówności dla nów od 1 aż do k-1, to uzyskamy nierówność ak podzielone przez a1 jest mniejsze równe niż bk podzielone przez b1, a to oznacza, że dla każdego k od dwóch wzwyż zachodzi nierówność ak nie przekracza bk, przemnożonego przez pewną stałą C. Co to jest ta stała? W naszym wypadku jest to iloraz A1 przez B1. A więc zauważcie, że są tutaj spełnione założenia kryterium porównawczego w wersji z C, zachodzi więc także teza tego kryterium porównawczego. A zatem znamy już teorię dotyczącą kryteriów porównawczych i pora przejść do pewnych przykładów. Ale najpierw chciałbym Państwu przedstawić Mikołaja Sorezm, francuskiego biskupa i filozofa związanego z Uniwersytetem Paryskim, ale także ekonomistę, matematyka, fizyka i astronoma. Pewnie z perspektywy XXI wieku należałoby powiedzieć, że to najwybitniejszy ekonomista XIV wieku. Zasłynął traktatami o pieniądzu, ale także znany był jako tłumacz i komentator dzieł Arystotelesa, jako doradca króla Karola V Mądrego, no jako jedna z tych osób, dzięki którym rozwijał się francuski język naukowy. Natomiast my dzisiaj zwracamy na niego uwagę jako na matematyka, który wpadł na niecodzienny pomysł. A mianowicie, być może nie wiedząc do końca, czy ma prawo tak postąpić, postanowił pogrupować pewne wyrazy szeregu harmonicznego i zastąpić je trochę mniejszym. W ten sposób pokazał, że suma szeregu harmonicznego nie może być mniejsza niż nieskończoność. A zatem Szereg harmoniczny, teraz powiemy na podstawie kryterium porównawczego, będzie rozbieżny do nieskończoności. Być może właśnie to było pierwszym zastosowaniem kryterium porównawczego w historii. Być może. Natomiast jeżeli mówimy o kryterium porównawczym, to oczywiście dobrze jest wiedzieć, z czym należy porównać dany szereg. I oczywiście, jeżeli pamiętacie Państwo kryterium porównawcze dla całek niewłaściwych, no to każdy z Państwa powie, że tutaj dobrym szeregiem, z którym będziemy porównywać, będzie tak zwany szereg harmoniczny rzędu p, w którym dodajemy wyrazy typu 1 przez n do p tej potęgi. Natomiast znowu odwołam się do poprzedniego wykładu. I być może Państwo pamiętacie, że całka, która odpowiada szeregowi harmonicznemu rzędu P, będzie zbieżna wtedy i tylko wtedy, gdy P będzie większe od 1. A więc na mocy kryterium całkowego szereg harmoniczny rzędu P jest zbieżny dla P większych od 1. Mili Państwo, przy okazji nie mogę Wam nie powiedzieć, że... Szereg harmoniczny rzędu P odgrywa bardzo ważną rolę w matematyce, szczególnie w teorii liczb. Bardzo często jest rozważany dla wykładników P już niekoniecznie rzeczywistych większych od 1, ale zespolonych, których część rzeczywista jest większa od 1. Wtedy nazywa się go funkcją zeta Riemann'a. Oczywiście. Pojawia się tutaj nazwisko Riemanna, ale wiele lat przed Riemannem w pracach Eulera możemy już tą funkcję odnaleźć. Proszę Państwa, pierwszy przykład. Szereg, w którym dodajemy wyrazy typu 1 przez n kwadrat plus n. Z czym porównać? Oczywiście... Zauważamy najpierw, że wyrazy sumowanego ciągu są dodatnie. Przyglądamy się składnikowi sumy w mianowniku n kwadrat. Widzimy wykładnik 2. Prawdę mówiąc, podejrzewamy zbieżność szeregu, bo w większości z nas z całą pewnością ten szereg kojarzy się do pewnego stopnia z szeregiem harmonicznym rzędu 2. A zatem powinniśmy napisać, Ograniczenie z góry wyrazów naszego ciągu, jeżeli zmniejszymy mianownik, zwiększamy całe wyrażenie. Ale teraz z nierówności zachodzącej dla wyrazów ciągu wyciągamy wniosek o analogicznej nierówności zachodzącej dla sum szeregów. I teraz skoro szereg harmoniczny rzędu 2 jest zbieżny, no to rzecz jasna także będzie zbieżny nasz szereg wyjściowy. Mili Państwo, zwróćcie jeszcze uwagę na jeden mały szczegół. A mianowicie ja napisałem tutaj, że wyrazy naszego ciągu są ostro większe od zera. To oczywiście ma potem konsekwencje dla sumy szeregu, który rozważamy. Ta suma też jest większa od zera. To ograniczenie z dołu jest bardzo ważne, dlatego że gdyby tego ograniczenia z dołu nie było, ktoś mógłby powiedzieć... No dobrze, a może szereg jest rozbieżny do minus nieskończoności. No nie, tutaj ograniczenie z dołu przez zero wyrazów ciągu zabezpiecza nas przed taką ewentualnością. A taki przykład. Pierwiastek trzeciego stopnia z n przemnożony przez tangens jednej n -tej. Wyrazy tego typu ciągu sumujemy po nach od jednego do nieskończoności z czego skorzystać. Być może pamiętają Państwo, że wartości funkcji tangens są nie mniejsze niż wartości argumentu tej funkcji, jeżeli argumenty są z przedziału od zera do pi drugich. No więc rzecz jasna z tej nierówności od razu wyciągają Państwo wniosek, że tangens jednej entej jest nie mniejszy niż jedna enta i teraz jeśli obie strony tej nierówności przemnożymy przez trzeci pierwiastek z n, -a, no to dostajemy żądaną nierówność dla wyrazów ciągu. I stąd wyciągamy wniosek o zajściu analogicznej nierówności dla sum szeregów. Z tym, że jeżeli skrócimy wyrażenie trzeci pierwiastek z n podzielone przez n, dostaniemy 1 przez n do potęgi dwóch trzecich, a więc mamy do czynienia z szeregiem harmonicznym rzędu 2 trzecie. On, rzecz jasna, jest rozbieżny do nieskończoności, a więc także, korzystając z kryterium porównawczego, szereg wyjściowy także musi być rozbieżny do nieskończoności. Oczywiście zauważają Państwo, że mimo iż napisaliśmy ostrą nierówność dla wyrazów ciągu, dla sum szeregów musimy napisać słabą nierówność. Dlaczego? No bo w istocie jest spełniona właśnie ta równość. Z lewej i z prawej strony nierówności mamy nieskończoność. Suma od dwóch do nieskończoności logarytm z n podzielony przez n do kwadratu. Pewnie najtrudniejszym etapem rozwiązania jest podjęcie decyzji, co chcemy udowodnić. Bo tak samo jak to było dla całek niewłaściwych, jeżeli stosujemy kryterium porównawcze, musimy najpierw postawić tezę, żeby napisać nierówność dla wyrazów ciągu z odpowiedniej strony, oszacowanie wyrazów sumowanego ciągu z góry albo z dołu, a dopiero potem wyciągnąć Wniosek o zajściu analogicznej nierówności dla sum szeregów. Tutaj myślę, że dla części z Państwa to będzie zaskoczenie. Ale chciałbym wam przypomnieć nierówność, którą na analizie matematycznej jeden używaliśmy już nie raz. Wartości funkcji logarytm są mniejsze niż podwojony pierwiastek argumentu tego logarytmu. No i rzecz jasna, jeżeli Argumenty są większe od jednego, logarytm przyjmuje wartości większe od zera. No ale dzięki tej nierówności dla argumentu rzeczywistego możemy wyciągnąć wniosek o zajściu analogicznej nierówności teraz dla wyrazów naszego ciągu. Logarytm z n podzielony przez n do kwadratu jest mniejszy niż iloraz 2 przez n do potęgi 3 drugie. A jeśli tak, to z nierówności dla wyrazów ciągu wyciągamy wniosek o zajściu analogicznej nierówności dla sum szeregów. No i ponieważ suma naszego szeregu jest z góry ograniczona przez sumę szeregu harmonicznego rzędu 3 drugie, 3 drugie większe od jednego, a więc mamy do czynienia z sumą szeregu zbieżnego. To no więc także szereg wyjściowy jest szeregiem zbieżnym. Znowu ograniczenie z dołu wyrazów ciągu, a tym samym sumy badanego szeregu przez zero jest tutaj bardzo istotne. I jeszcze jeden przykład, ale tym razem troszeczkę inny. Sumujemy wyrazy postaci n q do potęgi n tej. Gdzie Q jest jakąś ustaloną liczbą z przedziału od 0 do 1. Czy potrafiliby Państwo zastosować tutaj kryterium porównawcze do ustalenia zbieżności bądź rozbieżności tego szeregu? Pokażemy, że ten szereg jest zbieżny. Ale, jak widzicie, zastosowanie kryterium porównawczego, podanego w tej najprostszej postaci, jest tutaj skazane na porażkę. Natomiast Zastosujemy kryterium porównawcze w wersji ilorazowej. Proszę zauważyć, że skoro q jest ustaloną liczbą, możemy sobie wybrać dowolną liczbę p, większą od q, ale mniejszą od 1. I jeżeli rozważymy iloraz wyrazu następnego przez poprzedni sumowanego ciągu, a n plus 1 przez a n, to dostaniemy n plus 1 przez n przemnożone przez q. No i teraz, skoro n plus 1 przez n przy n dążącym do nieskończoności dąży do jedynki, to dla dostatecznie dużych n, p, będzie większe niż q przemnożone przez ten iloraz. Natomiast, no teraz już jest taka sztuczka typu technicznego. Jeżeli za n -ty wyraz ciągu bn wybierzecie państwo P do potęgi n tej, no to rzecz jasna P będzie teraz równe Bn plus 1 przez Bn. A więc możemy zastosować kryterium porównawcze w wersji ilorazowej i od razu powiemy, że ze zbieżności szeregu geometrycznego suma po n od 1 do nieskończoności P do potęgi n tej wynika zbieżność naszego szeregu. No dobrze, mamy szereg zbieżny. Z tym, że kryterium porównawcze nigdy nie daje informacji, jaka jest suma szeregu, nawet jeśli uda nam się udowodnić, że taki szereg jest szeregiem zbieżnym. Natomiast gdybym Państwa poprosił o sumę, wierzę, że część z Was byłaby skłonna sama wymyślić, ile ta suma wynosi. Być może część z nas widziała już to rozumowanie. O no, Ja pamiętam. To rozumowanie, które chcę Państwu teraz pokazać jeszcze ze szkoły średniej. Być może część z Was na kółku matematycznym też coś podobnego widziała. Proszę zwrócić uwagę na to, że kolejne współczynniki stojące przy potęgach liczby Q są naturalne. A zatem łatwo można zauważyć, że w istocie mamy tutaj sumę n różnych sum skończonych ciągów geometrycznych. A jeśli tak, no to rzecz jasna zastosujemy znany wzorek na sumę skończonego ciągu geometrycznego, żeby te sumy wyznaczyć. A jak sprowadzimy wszystko do wspólnego mianownika, okaże się, że po raz kolejny będziemy mogli zastosować ten sam wzór no i ostatecznie dostajemy iloraz napisany w ostatniej linijce. Zgodnie z definicją sumy szeregu, Mamy teraz przyjrzeć się granicy przy n dążącym do nieskończoności z tego ilorazu. No i cóż? Oczywiście każdy z Państwa powie, że szereg geometryczny q do potęgi n tej jest zbieżny. Suma tego szeregu jest skończona. Tak samo zbieżny jest szereg n q do potęgi n tej, co przed momentem wykazaliśmy. A zatem jeżeli przyjrzymy się warunkom koniecznym zbieżności tych szeregów, no to oczywiście obie granice są równe 0. Także ostatecznie dostajemy sumę szeregu, która jest ilorazem q przez kwadrat różnicy 1 odjąć q. Znamy się więc na kryterium porównawczym. Teraz możemy przejść do kolejnego kryterium. Szanowni Państwo, jeśli przypomnimy sobie założenia kryterium porównawczego, które Państwu Napisałem w wersji ze stałą c, to przy założeniu, że wyrazy ciągu an i bn są jednocześnie dodatnie, oczywiście iloraz an przez bn nie przekracza pewnej stałej dodatniej wartości c. W kryterium ilorazowym idziemy o kroczek dalej. Badamy granice tego ilorazu. I teraz, jeżeli granica ta będzie skończona i dodatnia, możemy wyciągnąć wniosek, że oba szeregi, szereg AN i szereg BN, są jednocześnie zbieżne albo jednocześnie rozbieżne do nieskończoności. Proszę zwrócić uwagę na to, że ja tutaj napisałem AN razy BN jest większe od zera w założeniach, przynajmniej od pewnego miejsca. To nie jest błąd. Nie jest to kwestia braku przecinka, ale dopuszczam też taką możliwość, że wyrazy obu szeregów są jednocześnie ujemne. Natomiast proszę zwrócić uwagę na to, że jeżeli założymy spełnienie warunków koniecznych zbieżności obu szeregów, to wtedy na rozważaną tutaj granicę możemy popatrzeć jako na taki swoisty indykator, prędkości zbieżności do zera obu sumowanych ciągów. No bo jeżeli granica jest równa 1, każdy z Państwa pewnie pomyślałby, że ciąg AN i ciąg BN dążą do zera dokładnie w tym samym tempie. Natomiast gdyby na przykład ta granica była równa 0, zauważcie Państwo, przy spełnionych warunkach zbieżności obu szeregów mielibyśmy do czynienia z wyrażeniem nieoznaczonym typu 0 przez 0. A skoro granica ta jest równa 0, to by oznaczało, że mimo wszystko licznik dąży do zera szybciej niż mianownik. To mogłoby wskazywać na to, że szereg AN mógłby być zbieżny, podczas gdy szereg BN byłby rozbieżny do nieskończoności. No i podobnie, jeżeli zmienimy kolejność licznika i mianownika, teraz granica zero, którą uzyskiwaliśmy poprzez wartości większe od zera, zamieni się na granicę równą dodatniej nieskończoności. A więc licznik byłby teraz związany z wyrazami szeregu rozbieżnego do nieskończoności, podczas gdy mianownik z wyrazami szeregu zbieżnego. No dobrze, kryterium ilorazowe pomyślane jest właściwie dla osób, które mają Pewnego rodzaju wyobraźnię matematyczną i wiedzą jak należy zmodyfikować wyraz sumowanego ciągu, aby po tej modyfikacji granica pewnego ilorazu była skończona. Tutaj myślę, że każdy z Państwa widzi jak należy postąpić. Pewnie usunięcie drugiego składnika sumy w mianowniku załatwi sprawę. Mielibyśmy wtedy pierwiastek z n do kwadratu, a zatem n w mianowniku. No i oczywiście każdy powie, że granica ilorazu an przez b n jest skończona. A zatem ciągi a n i BN dążą do zera w tym samym tempie. No ale oba za wolno, żeby mówić o zbieżności szeregów. Z rozbieżności do nieskończoności szeregu harmonicznego. Wynika zatem rozbieżność do nieskończoności naszego badanego szeregu. A taki przykład? Myślę, że tutaj też nie mają Państwo wątpliwości. Żeby uzyskać skończoną granicę ilorazu, pewnie licznik chcieliby Państwo podzielić przez 3 do n-tej, a mianownik przez 4 do n-tej. Także nikogo najprawdopodobniej nie zdziwi moja propozycja, która powie... Postawmy bn równe 3 czwarte do potęgi n tej. No i oczywiście, rzecz jasna, uzyskujemy skończoną granicę ilorazu. Skoro więc szereg bn jest szeregiem zbieżnym, co łatwo mogą Państwo pokazać, to również zbieżny będzie szereg wyjściowy. No oczywiście nie każdy przykład musi być taki oczywisty. Jeżeli zaproponuję Państwu szereg, w którym sumuję wyrazy 1 minus kosinus jednej n-tej, no to już część z Państwa zaczyna się zastanawiać, przez co należałoby to podzielić. N dąży do nieskończoności, 1 n dąży do zera, kosinus jednej n-tej dąży do jedności, a zatem spełniony jest warunek konieczny zbieżności tego szeregu. 1 minus kosinus 1 n-tej dąży, rzecz jasna, do zera. Przez co to podzielić? Być może już ktoś z Państwa wymyślił. Ja proponuję wyraz ciągu 1 przez n do kwadratu. Dlaczego? hm Bo ja wiem, jak chcę liczyć granice. Ktoś, kto nie ma takiego pomysłu, żeby rozszerzyć badany iloraz, mnożąc licznik i mianownik przez sumę 1 plus cosinus 1 n będzie miał tutaj kłopot. No ale oczywiście Państwo widzą, że jeżeli zastosuję znany wzorek na różnicę kwadratów dwóch wartości, no to dostaje wyraz ciągu, którego pierwszy czynnik zbiega do jednego. A drugi czynnik zbiega do jednej, drugiej, a zatem iloczyn ma granicę równą jedna, druga. A zatem, jeżeli pomyślimy sobie, że szereg harmoniczny rzędu 2 jest zbieżny, no to zbieżny także będzie nasz szereg wyjściowy. Myślę, że ten przykład, już jest chyba oczywisty dla każdego z nas. Oczywiście za bn podstawię jedną n tą, dlatego że pamiętam, że z faktu, że granica przy x dążącym do zera ilorazu sinus x przez x, która jest równa 1, wynika, że również granica przy x dążącym do nieskończoności ilorazu arkus sinus 1 przez x. Przez 1 przez x też jest równa 1. No więc tutaj dla argumentu naturalnego w szczególności ta granica też musi być równa 1. No i teraz każdy powie, że z rozbieżności do nieskończoności szeregu harmonicznego będzie wynikała rozbieżność do nieskończoności naszego badanego szeregu.